gdzie święty Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, określa jego posłannictwo jako chrzest ogniem Ducha Świętego. Nie chodzi tu zatem o ogień gniewu Bożego, ale o ogień, który oczyszcza szlachetne metale, jak rudę złota lub srebra. O ogień miłości Bożej, któremu na imię Duch Święty. Jezus bardzo pragnie, aby ten ogień rozpalił serca wszystkich ludzi, oczyścił je, i przygotował na Jego chwalebny powrót. Stawiamy jednak opór w przyjęciu i poddaniu się oczyszczającemu ogniu Ducha Świętego. Boimy się odarcia z własnych przyzwyczajeń, a może i z grzechów, nałogów. Jezus także doznawał trwogi w przeddzień swojej męki, ale jednak podążył za wolą swojego Ojca, przyjmując krzyż, i składając z siebie ofiarę za zbawienie świata. Jak długo istnieje sytuacja, w której jedni z nas chcą podążać za wolą Bożą, a inni wbrew tej woli wybierają własny styl życia, tak długo nie będzie prawdziwego, głębokiego pokoju między nami. Ale rozłam i podział. Załagodzić ten spór, ten duchowy i mentalny rozłam można jedynie świadectwem tych, którzy już żyją według Ducha Świętego. Świadectwo autentycznego chrześcijaństwa ma moc zafascynowania i pociągnięcia innych do Chrystusa. To jest droga prawdziwego pokoju, której szukamy. Zjednoczyć wszystko na nowo w Chrystusie.